Wiagra to skuteczny lek stosowany u mężczyzn w celu poprawy funkcji seksualnych i sprawności seksualnej, ale tylko nieliczni ludzie wiedzą, że mogą przygotować podobny lek z jeszcze lepszymi efektami w domu. Wynaleziona przez włoskich naukowców jako wiagra natury sok z arbuza może przynieść duże korzyści dla mężczyzn cierpiących na łagodne lub umiarkowane zaburzenia erekcji. Według badań opublikowanych w czasopiśmie urolog cytrulina aminokwas występujący w wysokich stężeniach arbuza poprawia płynięcie krwi do penisa bez skutków ubocznych wiagry. Arbus składający się w 92% z wody, doskonałym źródłem witaminy C i tylko 71 kalorii na porcję, sok z arbuza stał się modą, która przyciągnęła zarówno zwolenników odchudzania, jak i tych, którzy chcą leczyć swoją impotencję. Wielu mężczyzn używa tego przepisu jako alternatywy dla wiagry. Ta domowa wiagra zawiera składniki, które są potężnymi afrodyzjakami i można je znaleźć w każdym sklepie spożywczym. Oto jak to przygotować. Składniki: arbus, świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Przygotowując naturalną wiagrę należy unikać używania soli, cukru lub innych smaków, które mogłyby osłabić silne działanie tych dwóch składników. Przygotowanie: Najpierw pokrój arbus na małe kawałki, włóż je do blendera i wymieszaj, aby uzyskać około 1 l soku z arbusa. Upewnij się również, że mieszanka białej powłoki skorupy arbuza jest bogatym stężonym cytruliną. Po zakończeniu wlej sok do garnka i gotuj przez kilka minut, a następnie dodaj sok z cytryny. Dobrze wymieszaj składniki i gotuj dalej aż ilość mieszaniny spadnie do połowy. Następnie zdejmij go z ognia i pozostaw do ostygnięcia na około godzinę. Następnie przenieś mieszaninę do czystej szklanej butelki i przechowuj ją w lodówce. Pij dowolną ilość od dwa łyżek do jeden z resztrze filiżanki tego niesamowitego napoju rano na czczo i wieczorem, jak również. Spożywanie jej regularnie poprawi Twoją moc i sprawność seksualną wkrótce. Napój jest bezpieczny do spożycia przez ludzi w każdym wieku i obojga płci. Największym problemem jest to, że trzeba dużo oddawać mocz.